rozmawiał z Bogiem na górze Choreb. Dziś widzimy tych samych mężów Bożych, jak na górze rozmawiają z Chrystusem. Scena ta potwierdza autentyczność posłannictwa Jezusa, legitymizuje Jego dzieło i naukę, którą głosi. Mojżesz i Eliasz to dwa największe autorytety Starego Testamentu. Potwierdzają oni, że wszystko, co jest napisane w prawie i u proroków na temat Mesjasza, wypełnia się w osobie Jezusa z Nazaretu. Gdy czytamy starotestamentalne historie, możemy w tych opowiadaniach i proroctwach odnaleźć Jezusa Chrystusa. Księgi Starego Przymierza zapowiadały Chrystusa, dlatego ich lektura ma dla nas, chrześcijan, ogromną wartość. Jednak należy pamiętać, że musimy w sobie wyrobić prawdziwą umiejętność odkrywania Boga obecnego w tamtych wydarzeniach. Zdolność patrzenia w głąb opowiadań biblijnych i dostrzegania w nich sensu duchowego przydaje się również w życiu codziennym, gdy podczas różnych kolei życia potrafimy coraz lepiej dostrzegać działanie Boga i przyjmować wszystko, co nam życie przynosi, jako wolę Bożą. Scena z dzisiejszej Ewangelii powinna nazywać się raczej przemienieniem uczniów Chrystusa a nie przemienieniem pańskim. Nic w Chrystusie nie uległo przemianie. On jedynie na chwilę zrzucił swoje zewnętrzne szaty i ukazał apostołom piękno swojego bóstwa. Pod wpływem tego boskiego światła przemieniają się serca chrystusowych uczniów. Światło jest synonimem poznania. Nie światło bijące z góry przemienienia i to bijące z kart Pisma Świętego, Przemienia nasze serca, abyśmy lepiej potrafili widzieć Boga, a przez to coraz ściślej się z Nim jednoczyli.